Tak, policjant pracuje jak żyje i przyszło do mnie paru mundurowych, ciężko chorych. Wystawiłem już kilka lucynek. Te lucynki niestety zwiastują nawrót psiej grypy tej jesieni. Podobno rząd nie dotrzymał jakichś zobowiązań z poprzedniej psiej grypy 2018 rok. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale z tej okazji zapraszam Cię na hangout niedzielny hangout i tam gdzie nie wiadomo o co chodzi, to chodzi z reguły o kasę, chodzi o pieniądze. Zapraszam Cię na hangout już w tą niedzielę